Czasami pada takie pytanie, rozkaz głupi i rozkaz niezgodny z prawem i co byś wtedy zrobił? Ta wrzutka z rozkazem głupim ma na celu zamieszać ci trochę w głowie, w ełbie, aby zbić cię z tropu z takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pierwsze pytanie o niezgodny z prawem. I mówi o tym dokładnie rozdział siódmy. Ustawy o Policji, Obowiązki i Prawa Policjanta. Artykuł 58, ustęp 1. Policjant jest zobowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. Ustęp 2. Policjant jest obowiązany odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego. Jeżeli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. I jest jeszcze taki ustęp trzeci o odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ustępie drugi. Policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej. Czyli nawet nie jest powiedziane, jak ma to zrobić, czy ma zadzwonić, czy ma pojechać do tego komendanta, czy wysłać maila. No, tylko, że powinien to zrobić. Być może wysłać list. Nie wiem, jak się to w praktyce odbywaj. Jeżeli jakiś policjant mnie ogląda, to chętnie usłyszę o tym w komentarzu. Natomiast, jeżeli chodzi o rozkaz głupi, to no niestety nie jest rolą policjanta ocenianie merytoryczne tego polecenia, szczególnie poleceń przełożonych. Być może to jest jakąś częścią szerszego przedsięwzięcia, a ty masz zadanie wykonać swoje zadanie niezależnie od tego, jak głupie by ci się wydawało, być może twój przełożony, twój komendant, czy naczelnik nie chce się wprowadzać dokładnie w to, co tam ma być dokładnie zrobione, być może po to, abyś nikomu o tym nie powiedział. No, jeżeli chcesz dostać mały plus za tą odpowiedź, to powołaj się oczywiście na konkretny punkt ustawy i powiedz, że dotyczy to również polecenia prokuratora i organów administracji państwowej, ponieważ policja wykonuje również czynności na polecenie sądów, prokuratora, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego w takim zakresie, jaki ten obowiązek został określony w odrębnych ustawach. Także nie zdziwcie się być może, jeżeli twój przełożony każe ci się ubrać w damskie ciuszki, prawda, zrobić na bóstwo, ubrać jakąś perukę, wysmarować na różowo usta, zgolić brodę i wąsy, prawda, i pójść pod latarnię, udawać panią powiedzmy lekkich obyczajów, prawda, być może polują na jakiegoś zwyrodnialca, który takie panie atakuje, a Ty jesteś akurat nie takim ziomem, który da sobie radę i go będzie w stanie obezwładnić. Oczywiście fantazjowałem w tej chwili. Pamiętaj, że kiedyś, dawno temu, jak ja jeszcze służyłem w armii, to była tak zwana ślepa dyscyplina. Najpierw musiałeś wykonać nawet przestępczy rozkaz przełożonego, a potem dopiero meldować o wykonaniu. Wprawdzie, niby istniała forma rozkazu na piśmie, ale to z reguły kończyło się tym, że przełożony wymuszał swoje rozkazy posłuszeństwo krzykiem, prawda? Jak teraz jest? Dokładnie nie wiem, ale nie możesz popełnić rozkazu, który wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Także mówił Darek Kraśnicki, twój multiguru. Hmm, oczywiście subskrypcja moich kanałów, prawda, na zasadzie mojego kanału, obejrzenie kolejnego filmiku i koniecznie Cię zachęcam do komentarza, jakie inne wersje tego pytania pojawiają się na różnego typu wywiadach zorganizowanych, na rozmowach kwalifikacyjnych i jakiej udzieliłeś odpowiedzi, oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo.